Opowiadając o grach możemy zrobić to na wiele sposobów. Recenzenci zazwyczaj wymieniają zalety i wady tytułów, to czy gra jest jedno czy wieloosobowa, dobrze zaprojektowana albo kompletnie zabagowana, lub po prostu czy gra im się podobała czy też nie. Czasami wspominają również o tym na jakim silniku powstała gra. I tylko tyle. Nie mówi się raczej o tym jak przebiegał proces tworzenia gier, z jakich narzędzi się korzystało w trakcie produkcji oraz jakie funkcje i algorytmy oddziaływały na obiekty w kodzie. Zresztą nie ma w tym równie nic dziwnego. W byłoby to równie fascynujące jak dokładne opisywanie sposobu działania części maszyn, które posłużyły do złożenia samochodu. A jednocześnie tak wiele aspektów, które wpływają na pozytywne lub negatywne opinie są spowodowane właśnie tym z jakiego silnika korzystali programiści. Dlaczego gra jest pełna błędów? Bo na przykład twórcy musieli nauczyć się obsługi kompletnie obcego sobie silnika w krótkim okresie czasu. Dlaczego kilka gier ma identyczne modele czy mechaniki? Bo korzystali z domyślnych paczek zainstalowanych do silnika. Dlaczego twórcy mają problem z wprowadzeniem trybu multiplayer? Bo silnik był projektowany z myślą o jednoosobowej rozgrywce. I tak dalej, i tak dalej. Czym w ogóle określamy przez pojęcie silnik gry? Najtewniej opisał to Jason Schreier w swojej książce Krew, Pot i Piksele. Cytując Samo słowo silnik przywołuje na myśl bebechy samochodu, lecz w branży gier chodzi raczej o całą fabrykę aut, za każdym razem, kiedy konstruuje się nową maszynę, wykorzystuje się te same komponenty, opony, osie, obite pluszem skórzane fotele. Prawie wszystkie gry potrzebują mniej więcej tych samych rzeczy. Systemu fizyki, renderowania graficznego, menu głównego. Kodowanie nowych wersji do każdej gry byłoby jak projektowanie kół za każdym razem, kiedy chce się wyprodukować sedana. Silnik, jak fabryka, pozwala użytkownikowi wykorzystać zestawy pewnych funkcji i oszczędzić niepotrzebnej pracy. To tłumaczy idealnie, czemu tak rzadko się zdarza, aby twórcy pisali cały kod źródłowy od nowa. Po co bowiem odkrywać na nowo koło, skoro już to koło ktoś wynalazł, pięknie opisał w dokumentacji i opublikował do powszechnego użytku. Ktoś by powiedział, że to przejaw lenistwa od strony twórców, ale właśnie dzięki gotowym silnikom ludzie odpowiedzialni za projektowanie gier mogą skupić się na najważniejszym, czyli de facto na robieniu gier. Oczywiście nikt nie broni przed napisaniem w całości swojej gry. Zdecydowana większość deweloperów woli jednak korzystać z już gotowych narzędzi, aby niepotrzebnie marnować czas i zasoby produkcji na robienie czegoś, co już istnieje od dawna. Jeśli chodzi o wybór silnika, jest ich na rynku multum. Mamy i Unreal Engine, CryEngine, Anvil Engine, Unity, RenPy, Source i wiele, wiele innych. Każdy z nich ma zupełnie inne zastosowania do innych celów, są mniej lub bardziej znane w kręgu graczy oraz mniej lub bardziej lubiane w kręgu deweloperów. A wybór silnika może zaważyć na tym, czy twórcy dobrze go wykorzystają, czy będą męczyć się z nieporęcznym narzędziem, co potem odbije na jakości tytułu i na ocenie na metakritiku. Od wyboru silnika będzie więc zależeć przyszłość gry. Wśród tych wszystkich silników istnieje pewien jeden, mały, niepozorny, a jednocześnie tak często wykorzystywany przez domorosłych twórców gier program, o którym prawdopodobnie kiedyś słyszeliście, a już na pewno zetkaliście się wielokrotnie na Steamie, na YouTubie, gdziekolwiek. Program ten na pierwszy rzut oka wręcz naiwny w swej prostocie, a jednocześnie powstało na nim tak wiele gier, które potrafił wzruszyć, rozśmieszyć, przerazić czy poruszyć. Ten prosty program stworzony na dalekim wschodzie w kraju kwitnącej wiśni podbił serca wielu początkujących i doświadczonych twórców gier, a nazywa się RPG Maker. W późnych latach 80. Japonią rządziły niewątpliwie RPG. W 1986 roku premierę miała gra pod tytułem Dragon's Quest, a rok później Final Fantasy uratował losy pewnego małego studia, o którym może kiedyś słyszeliście. Oba te tytuły zyskały status legendarnych RPGów, nie mówiąc już o tym, że każdy z nich stał się wzorcowym przykładem na to, jak wyglądają klasyczne RPG w stylu japońskim. W skrócie, poruszamy się naszą grupą bohaterów po świecie, walczymy z potworami, nabijamy punkty doświadczenia, w kółko, w kółko i w kółko, a w trakcie walk towarzyszą nam specyficznie wyglądające okna walki. Tam gdzie zachodnie RPG skupiają się na wciągającej fabule i rozwoju bohatera, w japońskim akcent kładzie się na nabijaniu punktów doświadczenia i na walka z potworami. Ludzie zakochali się w tych grach. Nic dziwnego zatem, że ktoś prędzej czy później mógłby wykorzystać tę falę popularności. Tym się okazała się być firma ASCII, która to postanowiła stworzyć narzędzie spełniające marzenia wielu graczy o stworzeniu własnych gier. Miało ono pomóc przyszłym deweloperom gier w produkcji tytułu wspomnianego wcześniej popularnego wśród Japończyków gatunku, czyli RPGów. Stąd też nazwa tego programu RPG Maker Filament. Pierwszym programem serii RPG Makera nie był RPG Maker, tylko program o jakiejś nazwie Mamivin. O, no to... To to by było na tyle z mojego piękna kapitu o oznaczeniu nazwy. <grybujesz> W każdym razie, firma ASCII, a później znana jako Enterbrain, a jeszcze później już pod skrzydłami firmy Kadokawa zdążyli wyprodukować przez ponad 30 lat multą wersji swego programu. Wiele z nich nie zdołało nam przedostać się poza granicę swego rodzimego kraju, powychodziły na najróżniejsze konsole i systemy, a w niektórych przypadkach dostały oficjalne angielskie tłumaczenie dopiero lata później po premierze w Japonii. Natomiast istnieją pewne edycje RPG Makera, które zyskały ogromną popularność wśród twórców gier i dziś stanowią kamień Milowe w historii tej serii programów. I właśnie im się dzisiaj przyjrzymy i ocenimy jak dobrze się zestarzały i czy dzisiaj jeszcze oferują nam coś ciekawego. Wydana w 1997 roku, z oczywiście jak najbardziej logiczną numeracją 95, Prawdopodobnie nie zyskałaby jakiejkolwiek popularności poza granicami swego kraju, gdyby nie pewien rosyjski bohater o pseudonimie Don Miguel, który jako student podjął się pracochłonnej roboty i przetłumaczył z japońskiego na angielski RPG Maker 95 oraz następną wersję 2000. Choć jego translacja nie należała do najlepszych, a na dodatek miał później problemy prawne w kwestii nielegalnej dystrybucji zmodyfikowanej wersji programu, to nie zdołał już cofnąć tego co zrobił i tysiące osób mogło ściągnąć angielskiego RPG Makera 95, co wspomogło spopularyzowanie tego narzędzia poza granicami swego kraju. A jak się reprezentuje dzisiaj? Muszę przyznać, że choć teraz robi bardziej za ciekawostkę przyrodniczą niż faktyczne narzędzie pracy, to swoją podstawową funkcję, czyli robienie map i zdarzeń na mapie, wykonuje na przyzwoitym poziomie. Jeżeli ktoś miał styczność z późniejszymi edycjami RPG Maker'a, to zauważy, jak bardzo 95 jest ubogą wersją w porównaniu do swoich następczyń. Funkcji jest jednak wystarczająco tyle, aby stworzyć najbardziej podstawową grę z najbardziej podstawowymi opcjami. Oczywiście jeśli nie przeszkadzają ogromne ograniczenia w zakresie używanych typów plików oraz, że gry stworzone w RPG Makerze nie będą posiadały nie wiadomo jakich fajewerków audiowizualnych. Przy samym używaniu programu odnosiłam również wrażenie, że działał czasami zbyt topownie, zwłaszcza przy edytorze zdarzeń. Nie oznacza to jednak, że nie da się nic zrobić ambitnego w tym programie. Jedną z najbardziej znanych gier stworzonych na tym silniku jest np. Palette, intrygująca gra logiczna wykorzystująca ciekawą mechanikę odkrywania kolejnych wskazówek. Muszę przyznać, że zaskoczyła mnie oryginalność tego rozwiązania, a powstał na silniku, który nie wydawał mi się być na pierwszy rzut oka tak zaawansowany do wykorzystania w takim celu. Wracając do samego programu. Istnieje w nim kilka rozwiązań, które naprawdę mi się spodobały, a nie można ich znaleźć w późniejszych edycjach. Jak chociażby zaawansowane opcje testowania gry. O ile taka opcja istnieje jak najbardziej w nowszych wersjach RPG Makera, to w tej konkretnej wersji mamy najpełniejszą paletę możliwości testowania naszej gry. Chcemy zacząć od konkretnego zapisu gry, bez intra, z nieśmiertelnością, wyłączonymi walkami, wyciszoną muzyką i na pełnym ekranie? Proszę bardzo. Co do opcji wyłączania intro, to samo narzędzie do zrobienia go bardzo mile mnie zaskoczyło. Zazwyczaj gdy twórcy gier chcą dodać intro do swojego projektu, muszą kombinować z tworzeniem dodatkowej mapy, z dodatkowymi zdarzeniami i jakoś pokombinować w jaki sposób ma to działać i kiedy ma się to odpalić. A tu już mamy na wstępie narzędzie, które pozwala dodać intro jako osobny byt i nie męczyć się z dodatkową robotą. Serio, czemu nie ma tej opcji w późniejszych wersjach programu? Podsumowując, wersja 95, choć ma kilka ciekawych funkcji, to jednak w porównaniu do swych młodszych siostrzeczek jest definitywnie najuboższą wersją, której można tworzyć tylko najbardziej podstawową grę, bez dodatkowych skryptów czy innych pluginów. Gry również nie powalały jakością, chodziły w niskich klatkach na sekundę, a interfejs wyglądał ubogo. Nie mówiąc już o tym, że do dziś, po 22 latach, twórcy RPG Makera nadal nie wydali oficjalnej angielskiej wersji językowej. Czy to jakaś wielka strata dla ludzkości? Jeśli mam być szczera to tak to tak niezbyt. Bowiem późniejsze wersje pokazały dużo więcej, do czego jest zdolny ten program. Trzy lata po premierze 95 Aski wydał kolejną część RPG Makera. Była to druga po 95, Edycja RPG Maker'a wydana na komputery z systemami Windows. I tak jak poprzednio dostęp do nieautoryzowanej angielskiej wersji był możliwy dzięki Don Miguelowi. Z tym, że o ile 95 nigdy nie doczekała się oficjalnej translacji, to wersja 2000 dostąpiła tego zaszczytu w 2015 roku w ramach Humble Game Maker Bundle na stronie Humble Bundle. Od tego czasu użytkownicy nareszcie mogą uczciwie używać oficjalnej angielskiej wersji. A co w wersji 2000 się zmieniło? Przede wszystkim w znaczącym stopniu usprawniono i poprawiono interfejs. Ekran z chipsetem zablokowano permanentnie po lewej stronie, więc już nie wisi nam gdzieś na mapie i nie zasłania nam edytowanego obszaru, tak jak to było wcześniej. Wprowadzono również system tzw. warstw mapy. W poprzedniej edycji wszystkie elementy mapy były na jednej warstwie, co oznaczało, że jeżeli na przykład chciało się dodać elementy na narysowanej mapie, to musiały mieć dokładnie takie samo tło jak baza, której użyliśmy do namalowania mapy. Inaczej się nie dało. Teraz z systemem warstw mapy możliwe jest domalowywanie dodatkowych elementów mapy bez ingerencji w niższą warstwę. Dodatkowo możemy przydzielić konkretne elementy chipsetu do danej warstwy oraz zaimportować i wyeksportować kolejne grafiki i utwory we wbudowanym menedżerze plików. Wiele się również zmieniło w samym edytorze zdarzeń. Okno edytora zostało poddane tak idealnej korekcie, że przetrwał on do teraz w niezmienionej formie. Dodano również wiele nowych funkcji, które znacząco poszerzają możliwości programu. Niestety zapomniano o jakiejkolwiek konkretnym podziale typu zdarzeń, co umożliwiłoby dużo łatwiejsze znalezienie tego jednego konkretnego zdarzenia. Największą zmianę dostał definitywnie ekran edycji baz danych. W 95 poszczególne edytory ekwipunków, przedmiotów, bohaterów itd. rozłożono w osobnych okienkach, co wprowadzało niepotrzebny chaos w przyciskach. Teraz wszystkie bazy danych gry połączono w jedno eleganckie okienko, w którym można bardzo szybko edytować poszczególne elementy. Żałuję jedynie, że nie zachowano tego ludzika z edytora ekwipunku. Był bardzo pocieszny. Ostatnią zmianą, jaka nastąpiła w tej edycji RPG Makera i która zostanie z nami na długi czas, to wprowadzenie tak zwanych Runtime Packages, w skrócie RTP. Opowiem o nich więcej w suplemencie do tego filmu. Na razie jedyne co mogę powiedzieć, to że gry i programy nie uruchomią się bez zainstalowanych pakietów RTP. A jak same gry wyglądają? Przede wszystkim rzuca się w oczy zmiana jakości grafiki. Zmniejszono rozdzielczość z 32 na 32 do 16x16 pikseli, co może dla niektórych wydawać się krokiem w tył. Pamiętajcie jednak, że to były czasy, kiedy nie każdy posiadał wystarczająco mocne komputery, więc zmniejszenie rozdzielczości dawało możliwość odpalenia gier na starsze systemy. Dodatkowo, zapewne żeby wynagrodzić downgrade grafiki, wprowadzono szereg graficznych dodatków, które dodają koloru i życie naszym grom, jak na przykład efekty pogody, animacje podskoków, przebłyski, drgania itd. I, tak dalej. I przede wszystkim animacja już nie klatkuje w 15 klatkach. Wersja 2000 niestety okazała się być ostatnią wersją programu wydanego przez ASCII, które od następnej edycji będzie przez długi czas wydawane pod skrzydłami EnterBay. Mimo wszystko RPG Maker 2000 wprowadził wiele usprawnień do serii. Gry wyprodukowane na tym silniku już nie wyglądają jak ziemniaki sprzed 50 lat, a do dziś zdarza się, że ktoś stworzy coś konkretnego w tym programie. Prawdziwa zabawa nastąpi jednak wraz z premierą następnej edycji RPG Makera, która stała się legendą wśród twórców gier. Kiedy odkryłam świat RPG Makera, zauważyłam pewną ciekawą osobliwość. Wiele gier, które dziś uznawane są za klasyki, powstały na silniku RPG Makera 2003 lub 2000. Nie byłoby w tym nic dziwnego. Gdyby nie to, że w międzyczasie wyszły kolejne edycje RPG Makera. Humaniki wyszło 26 czerwca 2004 roku, niecały miesiąc przed premierą RPG Makera XP. Off wyszło 5 czerwca 2008 roku, pół roku po premierze RPG Makera VX. A One Shot wyszedł 30 czerwca 2014 roku, kiedy już od dawna istniał silnik VX Ace na rynku. Nie dość, że tak wiele klasyków wyszło na tym silniku, to do dziś twórcy świadomie wybierają wersję 2003 do swoich projektów. Patrząc na sam program można się nieźle zdziwić, gdyż praktycznie nie różni się niczym od swojej poprzedniej edycji, nawet w kwestii grafiki. Oczywiście, jak to zwykle w takich przypadkach bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Zaczynając od mapy. Jeżeli potrzebujemy stworzyć szybko na potrzeby naszej gry jakieś podziemie, program może zrobić to za nas, za pomocą narzędzia generatora podziemi. Możemy w nim ustawić typ podziemia, na jakich skórek jak ma użyć, a nawet możemy powtórzyć cały proces, jeżeli nie odpowiada nam to co wygenerowało. To duże ułatwienie dla ludzi, którzy tworzą klasyczne RPG i potrzebują wygenerować na szybko podziemie. Kolejną nowością w programie jest wyszukiwarka. O ile ta funkcja jest mało praktyczna na początku tworzenia gry, to w późniejszej fazie, kiedy projekt wypełniony jest dziesiątkami map i setkami zdarzeń, to wtedy wyszukiwarka staje się dużo pożyteczniejsza. Możemy wyszukać przełączniki, zmienne lub nazwy zdarzeń na obecnie ustawionej mapie lub całej grze. Po prawej widzimy efekt wyszukiwań. Choć wyszukiwarka nie jest idealna, bo tylko wskazuje miejsce, gdzie się znajduje wyszukany element, a nie przeskakuje nam do danego miejsca na mapie, to mimo tych niedogodności taka wyszukiwarka jest na pewno dużo lepszą alternatywą od szukania samemu ręcznie, mapa po mapie, tego jednego konkretnego zdarzenia, w którym chcemy dokonać jakiejś zmiany. Ogromną zmianę spotkał również edytor baz danych. Jeżeli myśleliście, że nie da się już nic ulepszyć, to 2003 pokazuje, że tak, jak najbardziej można. Przeglądając poszczególne okienka edytora, można na początku poczuć się oszołomionym mnogością różnorodnych opcji. Możemy tu zmienić autentycznie wszystko, nawet takie rzeczy, o których bym w życiu bym nie pomyślała, że potrzebowałyby jakiejkolwiek edycji. To samo dotyczy edytora zdarzeń, który dostał kolejne nowe funkcje. Drastyczną zmianę dostał również ekran walki, który przeszedł z pierwszoosobowego Dragon Quest'owego trybu walki do tego, który doskonale jest znane fanom Final Fantasy, czyli z widokiem na postacie stojące obok siebie w rządku. Dla kogoś, kto nigdy nie korzystał z RPG Makera, a chce skorzystać tylko i wyłącznie z tego, co oferuje mu program i nie zależy mu na graficznych fajerwerkach, to RPG Maker 2003 jest idealnym miejscem, aby rozpocząć swą przygodę z programem. Jeżeli ktoś korzystał z wersji 2000, mógł się jednak poczuć trochę zawiedziony, gdyż poza wymienionymi wcześniej zmianami, ta edycja praktycznie nie różni się niczym od poprzedniej wersji. Mimo wszystko RPG Maker 2003 po ponad 16 latach od premiery dalej potrafi zaimponować ogromem możliwości i już przestało mnie dziwić to, czemu wielu twórców świadomie wybierało tę edycję RPG Makera, kiedy w międzyczasie wychodziły nowsze wersje. Bo ta edycja jest po prostu świetna. Poprzednie edycje RPG Makera charakteryzowały się niezwykle złożonymi możliwościami edycji każdego aspektu gry. Co tylko dało się zmodyfikować, to można było to zrobić. Dawało to szerokie pole do popisu dla twórców, bo wystarczyło tylko parę kliknięć i nic więcej. Jednak ta swoboda ma swoje granice, ponieważ nawet jeśli już było dużo elementów do edycji, to nie dało rady edytować coś więcej niż to, co udostępniał program, co dla ambitniejszych twórców było mocnym ograniczeniem. Następna edycja RPG Makera miała za zadanie poszerzyć swoje możliwości, a przy okazji namieszać nieźle w społeczności RPG Makera na długie lata. Będąc przy okazji pierwszą edycją, która dostała rok później oficjalne angielskie tłumaczenie, zmieniła wiele w serii RPG Makera. Pierwsze co rzuca się w oczy to grafika z dużo bogatszą paletą barw, co na pewno ucieszy tych, którzy mają już dość pikselowatych gier. Kolejną zmianę dostał ekran tajsetów. Zrezygnowano z podziału na grupy, tak jak to było w wcześniejszych edycjach, za to widać wszystkie elementy tajsetu na jednym obrazku. Zmodyfikowano również tryb warstw mapy. Dostaliśmy bowiem nie jedną, nie dwie, nie trzy, ale aż cztery warstwy: trzy dla mapy i jedno dla zdarzeń. Daje to duże pole do popisu przy mieszaniu poszczególnych elementów tilesetów, gdyż nie musimy ograniczać się do używania jednego typu grafiki, tylko na określonej warstwie. Tak samo swobodnie możemy edytować grafiki do charakterów. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby grafiki były w różnej wielkości. Niestety nie wszystkie zmiany wyszły na plus. O ile w kwestii grafiki poszerzono możliwości programu, to dużo gorzej wypadły opcje edycji zdarzeń. Zmniejszono liczbę zdarzeń z 97 do 90, a one same poddane zostały downgrade'owi. Okno edycji również posiada mniej funkcji od swojej poprzedniczki, co już znacząco ogranicza nasze możliwości. Jedyną pozytywną zmianą, jaką tu zauważyłam, to wprowadzenie tzw. self-switchy, dzięki którym nie musimy zapychać pamięci naszych switchy, aby przełączyć poszczególne strony wewnątrz jednego zdarzenia. Dalszych ograniczeń jest niestety więcej. Usunięto wyszukiwarkę zdarzeń, edytor baz danych posiada dużo mniej opcji, a same gry zrobione na tym silniku straciły na jakości przez zmniejszenie framerate'u oraz porzucenie dynamicznie wyglądających walk w stylu Final Fantasy na rzecz stacjonalnych sprite'ów rodem z Dragon's Quest. Te zmiany były jednak mało istotne w porównaniu do największej zmiany, jaka nastąpiła w całej serii RPG Maker i która wstrząsnęła społecznością fanów w tym programu. Mianowicie, w RPG Makerze XP pierwszy raz wprowadzono opcję dodawania skryptów. Od tego momentu można tworzyć i dodawać własne skrypty w nowym oknie, a sam kod skryptów wykorzystuje język Ruby oraz specjalnie przygotowaną bibliotekę dla RPG Makera, czyli Ruby Gaming Scripting System, w skrócie RGSS. Społeczność twórców podzieliła się na zwolenników i przeciwników nowej funkcji. Zwolennicy, głównie ci, którzy potrafią programować, zachwycili się opcją poszerzania gier o nowe funkcje, których normalnie nie dało się dodać w poprzednich edycjach. Przeciwnicy natomiast skarżyli się na to, że odjęto w programie funkcje, które były dostępne w poprzednich edycjach, a teraz nie dało się ich dodać bez używania skryptów. Program przez to stracił na wszechstronności i na prostocie. A jakie jest moje zdanie na temat okna dodawania skryptów? Jeśli mam być szczera, nie cierpię go, autentycznie i szczerze go nienawidzę. Próbowałam bawić się skryptami i w XP, i w VX, i w VXAce i w żadnej wersji programu, która obsługuje skrypty w języku Ruby, nie sprawiało mi to żadnej radości. Zacznijmy od samego języka Ruby, który sam w sobie jest jakąś dziwną hybidą różnych języków. Sam edytor w programie pozostawia wiele do życzenia. Żeby cokolwiek zmienić w kodzie trzeba samemu ręcznie znaleźć odpowiednie zmienne, odpowiednio je zmienić, wyłączyć ręcznie za pomocą komentarza te części których nie chcemy aby były uruchomione, upewnić się dwa razy czy na pewno to jest to, a potem i tak zazwyczaj kończy się wywaleniem błędu przy odpaleniu gry. Coś w tym miejscu pewnie powie, że no co to za problem ściągnąć takiego Notepada++ albo inny edytor kodu i napisać w nim skrypt albo go zedytować, to też racja. Jeśli jednak udostępniamy narzędzie, z którego mają korzystać przede wszystkim ci mniej doświadczeni programiści i kompletnie amatorzy, to niech chociaż posiada w sobie coś, co usprawni pracę nad tymi skryptami. Jak na przykład coś tak podstawowego jak przycisk wyłączania danego skryptu, albo szybki dostęp do najważniejszych zmiennych. A tak utykamy z niewygodnym narzędziem, które bardziej przeszkadza niż pomaga w tworzeniu gry. Pomimo tych niedogodnień, braków i uproszczeń w poznaniu do swoich poprzedniczek, RPG Maker XP otworzył twórcom bramę ku upiększaniu i modyfikowaniu swoich gier do własnych potrzeb. Niestety największy potencjał wykorzystają jedynie ci, którzy potrafią programować i nie mają problemu z korzystaniem z języka Ruby. Pozostali twórcy będą musieli albo szybko się nauczyć podstaw programowania i męczyć się ze skryptami, albo pogodzą się z tym, że pewne funkcje będą dla nich niedostępne. Choć RPG Maker XP nie należy do idealnych, dalej robi za całkiem przyzwoity edytor. Czego niestety nie można powiedzieć o następnej edycji. Nieszczęsnym VX.